Dzień dobry, Zabry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia nam sobie kajaczki. A dziadek próbuje na deskę. i zobacz. Ciekawe, czy coś dziadek pamięta z tej deski, bo przecież tyle lat nie pływał. Ciocia, Adamo zaraz pokaże klasę. Skoczy go uratować. Mówię ci. Mam, Tak. Ja tylko na No nie mów, żebyś nie ratowała ojca własnego pięć metrów za kąpieliskiem. To sprawa. Co ty robisz? O ja cię! Jaki kajakasz! Remciu! Ale super! Uciekła! Proszę! Nie wstawaj! Czekaj, czekaj, poczekaj! Zaraz tu przypłynie tata i mama! Czekaj, czekaj Remciu! Popatrz! Kto tam jest? Kto tam jest? Kto tam płynie? Ej! Halo, halo, halo, halo, <laughs> Zobacz, kto tu płynie. Tu, zobacz. to Kto to tu dopłynął. Co to ma być? Kto <laughs> to? O, Maciek, wszystko, wszystko pamiętasz. Wszystko pamiętasz. Wszystko, wszystko pamiętasz. Ale to nie tego, dawaj, dawaj, kto teraz? Drodzy Państwo, teraz już po robocie, więc można przejść do rozrywki Nie mamy dużej pracy ze względu na deszcz, tylko ze względu na deskę, którą się No wyzygamy. właśnie. Maciek z tatą już pływali, moja mama też już tutaj była po pokusie. Ja kiedyś, kiedyś pływałam, ale co z tego zostało, to teraz się okaże Także zobaczymy, co z tak tego wyjdzie Ale to może gdzieś dalej popłyń, bo tutaj to tak niebezpiecznie Wygnajcie! <laughs> pa, pa. Było super gdzie wypływasz, marynarzu? Nie gwarantuję, że wrócisz. A tego to nie A i coś tu na No, co my tak. Biodrami nie ma. w którą stronę ty teraz płyniesz? Aha, ej, no to. Bo Ada kiedyś w ogóle, jak była w domkach na koloniach, to pływała tutaj, to śmigała nieźle, ale to było wiele lat temu, więc teraz, w ramach przypomnienia. Спасибо. Bo po ona jest na tyle mała coraz jest profesjonalna, nie? To jest na tyle mała, że O, teraz fajne ujęcie będzie Takie coś cyklu! Rapa, upłynąłeś! to w, <grymne> w sumie to dobrze, że tak mniej wieje teraz, bo. Tak, nauczyć się stać właśnie pewnie na nogach. Eee! Drugą ręką trzymać. Tak, drugą ręką powinieneś trzymać. <grymne> A dlaczego drugą? No, bo to. Aha. Nie no, ucz się, ucz się dobrze od podstaw, bo potem wiesz, złych nawyków się nauczysz. O, widzisz. O, widzisz. O, widzisz. Zrobiliśmy sobie przystanek w takim pięknym miejscu. Mamy lody. Przyznam się, jeszcze minęliśmy, spotkaliśmy się z rodzicami w, w samochodzie. W sklepie i z samochodu nas nagrywali. e jak jakie są mam widok w ogóle? O, takie widoki, kaczuszki sobie takie pięknie. No tu to w ogóle już szaleństwo czekoladowe. moja tak. Ulubiona alejka, takich trzumiących klonów. Tak. Miany jak ją nazwiemy? Yy, alejka szumiących klonów. <laughs> bardzo ładnie. Szumna taka. Taka szumna. Szumna, aczkolwiek spokojna. I jeszcze ten prawie górski potok tutaj taki piękny dźwięk ukojący wydaje. Ja sobie idę też po swojego rożka. Tutaj mamy taki przystanek rowerowy, proszę bardzo. Lody bakaliowe. A dzisiaj mieliśmy dzień pełen wrażeń, no po pracy widzieliście, jak sobie śmigaliśmy fajnie na desce, dla mnie to jest taki powrót, jak kiedyś jeździłam na obozy. Ty śmigałaś, ja to dopiero się uczyłem No bo ja się uczyłam w dzieciństwie tak naprawdę, byłam chyba trzy razy w domkach na obozie takim sportowym, gdzie pływaliśmy na windsurfingu wcześniej, Maciek jeździł i raz było tak, że pojechaliśmy razem na ten obóz, to wtedy pamiętam, jak Maciek tak wymiatał, ja się dopiero uczyłam. Też tam w tamtym miejscu w Dąbkach robiłam kurs młodszego ratownika, czy ratownika? Młodszego. Młodszego ratownika, a ratownika później robiliśmy razem. Tak, tutaj w grudnikach już wtedy. Yy, także taka doszka emocji, Znaczy nie ma wspomnień. już tego miejsca, gdzie I Tak, robiliśmy niestety. Kurs. No właśnie, teraz będzie chyba na Cale Wymbozerkowie prawdopodobnie. I na basenie. Ale jeszcze jedna atrakcja dziś była bo na plaży odwiedziła nas rodzinka i to dla mnie takie miłe spotkanie, zresztą no, dla wszystkich takie miłe spotkania są, bo yy, przyjechali z daleka, z daleka, bardzo rzadko się widujemy. I yy, teraz tak, żeby mnie naplątała. Ja mam brata stryjecznego, yy, który ma dzieci. Jedno dziecko widziałam raz dawno, dawno temu, jak jeszcze byłam malutkim niemowlęciem, a dzisiaj z Amelką szalałyśmy, chlapałyśmy wodą trochę yy, i w ogóle zwiedzałyśmy całą plażę, kąpielisko i w ogóle było super. Yy, i jeszcze poznałam mojego... Nie wiem, czy to jest bratanek? Jak to jest od brata stryjecznego? Stryjeczny bratanek, no. <laughs> powiedzmy. I się tak naprawdę poznaliśmy dzisiaj Roid. dopiero, bo ja tak to wszystkich znam ze zdjęć. Doskonale jestem na bieżąco, ale to jest tak też na odległość. Taka, taka rodzinka fajnie jak przyjedzie. No, takie, naprawdę, no, odwiedziny fajne, no bo już wcześniej kadry nagrywane były przez w sumie wszystkich po kolei, no, no Remek nie nagrywał, ale Remek się pojawiał, Remek to ma od tego swoich ludzi, dobra, rody topnieją, jem. Będą jeszcze piękniejsze! Aktualizacja! Co się dzieje w łazience? Ojciec wpadł w szał! Może ona mu kawy nie zrobiła. Czekaj, to ci... Wow! Extreme makeover. <grywa> o tym marzyłam. Jakie krase. Wanna jest, jakby to? Balka jest. <grywa> Drabina jest. <grywa> to jakby z z to jakby chrześcijał skibelka skorzystać do jakby problemu. Korzystać. Czy? A no tak. Jak niektórzy mają kuchnię z Aleksem, że otwarta na salon. Tak u nas jest otwarta toaleta. Uch, na wszystko! <ścoughs> o <ścoughs> wszyscy Ale szał Ja tu jestem od gruz... Odgruzowywacz <ścoughs> Poszaleli, poszaleli. A dzisiaj to jesteśmy konkretnie zmęczeni. Ja jeszcze siedzę nad tekstem. To staram ja, się gdzieś ja tak, tak zwane. Ja zaraz tak będzie leżeć nad tekstem. Tak, tak zwane. Ja tak zwane leżenie będzie. Tak zwane leżing. <laughs> Ale dzisiaj było fajnie. Ale zobacz jaki pracy... jestem u czerwony. Ja się przygrzałem właśnie. Tak, my jesteśmy w ogóle takimi buraczkami teraz. nie, teraz. No, no, no. Serio, serio, ale u mnie no w końcu. Cieszę się, że jakaś znaczy, w końcu jest. Zaraz, zaraz. Nic żeby nikt nie pomyślał, bo ja lubię Indianów. Indian, tak? Indianów? Mój Boże. Ale Indianów oni, oni slajzuku, także lubię, lubię, jak coś. To tak. Jak <głos> ktoś pytał mnie akurat, czy lubię. A wy robicie Indianinów no. <głos> Indianów, nie, kto nie lubi. No właśnie. Chyba ci, co ich podbijać No dobra, nie ma... Także dziękujemy wam za oglądanie tego vloga zapraszamy do subskrybowania Do kliknięcia, dzwoneczka i do zostawienia łapki pod filmem Taki apel, bo my tak zawsze powtarzamy Ale o, serio, jeżeli nas oglądacie, o. a nie subskrybujecie to, to dajcie nam taki uśmiech od was I będziemy wiedzieć, że oglądacie tak na stałe Bo to, to jak się subskrybuje, to znaczy, że się tak stale ogląda A my nie wiemy tak, tak za bardzo A będzie nam gdzieś... bardzo, bardzo miło i, i rośniemy Cały czas i sercowników wtedy widać, że jest dużo. Ja i więcej, tym więcej. Niedługo bezceleń. już to 80 będę miał. Tak. metrów 80 sercowników? Już 2 cm mi brakuje, bo cały czas rosnę. O, no to pomóżcie. Pomóżcie, bo jest sprawa. Subskrybujemy! Ej, a coś jeszcze miałem powiedzieć? A, Teraz albo nigdy. Czy przydałoby się, żebym się oglądał, a mi się nie chce. Co no. z tym zrobimy? Nic. Czajcie, że Rafał jest teraz taki opalony, że jakby się sobie zgolił brodę, to tu byłby opalony, tu. a tu by był biały. O, tu już widać pod biorą. To biały, robisz taki nie? prank challenge? Nie. Nie. <laughs> Ale ogolisz się troszkę. Nie. Tak, tak troszkę. Troszkę się jest, Dobra, jakoś. To ja